Mmm! Mmm! Mmm! <tos> Mász! Mász! Na be! Rász! Rász! Я уже Dobrze, dobrze. Dobrze, chodź. Bardzo dobrze. Bardzo Dobrze.